Sprawdźmy, jak byśmy na tym wyszli, gdybyśmy zamiast dzierżawić lokal za 200 tysięcy dolarów, kupili go za 2 miliony dolarów. Jakie zmiany wprowadziłoby to w kalkulacji zysku księgowego i kalkulacji zysku ekonomicznego? Postanawiamy zatem kupić lokal restauracji za 2 miliony dolarów. Taka jest wartość tego lokalu na początku naszego scenariusza. Na początku pierwszego roku. A więc na koniec pierwszego roku… Ta strzałka symbolizuje upływ roku. Możliwe, że intensywnie wykorzystywałem ten lokal. Wcześniej był świeżo odnowiony, a teraz nosi już ślady użytkowania. W każdym razie, teraz wartość rynkowa tego lokalu to już tylko 1 900 000 dolarów. To znaczy, że amortyzacja tego lokalu w ciągu roku wyniosła 100 000 dolarów amortyzacja wynosi 100 tysięcy dolarów. Zauważcie, nie zapłaciłem nikomu tych 100 tysięcy. To nie był mój jawny koszt alternatywny. Ale to jest koszt alternatywny, ponieważ nie poniósłbym tego kosztu, gdybym sprzedał lokal rok temu. Zamiast sprzedać, postanowiłem użytkować ten lokal i dlatego straciłem te 100 tysięcy. Jednak nie tylko to straciłem. Straciłem również możliwość zainwestowania tych 2 milionów dolarów w coś innego. Być może mogłem włożyć te pieniądze na lokatę, dającą 5% rocznie i zarobić na odsetkach. Poniosłem więc również koszt alternatywny kapitału. Koszt alternatywny kapitału? Nie zainwestowania tej kwoty w coś innego. Ile wynosi ten koszt? Powiedzmy, że mógłbym zyskać 5% z moich 2 milionów, a 5% z 2 milionów to 100 tysięcy dolarów. Więc mój koszt alternatywny kapitału wynosi 100 tysięcy dolarów. Rozważmy tę drugą sytuację, że kupiłem lokal, ale po roku go sprzedałem. Wtedy straciłbym 100 tysięcy dolarów na transakcji oraz... chociaż go użytkowałem, więc mogłem na nim zarobić. Oraz straciłbym kolejne 100 tysięcy, nie inwestując tych pieniędzy w coś innego. Mamy zatem dwa ukryte koszty alternatywne, które pojawią się w naszym rozliczeniu rocznym. Amortyzacja zwykle jest wykazywana w rozliczeniach księgowych. Pozycję amortyzacja znajdziecie w sprawozdaniu finansowym niemal każdej firmy. Amortyzacja jest miarą zużywania się kapitału trwałego. Użytkujemy lokal, użytkujemy wyposażenie, pojazdy i wszystkie inne posiadane rzeczy. Ekonomiści liczą ją w prosty sposób. Biorą wartość rynkową na początku okresu, wartość rynkową na końcu okresu i różnica to właśnie amortyzacja. W księgowości amortyzacje liczy się bardzo różnie. Na przykład, jeśli coś jest warte 2 miliony i wystarcza na 10 lat, to roczna amortyzacja wynosi 100 tysięcy. Przepraszam, 200 tysięcy, bo 2 miliony przez 10 lat. Ale firmy zwykle wolą liczyć amortyzację w inny sposób. Opłaca im się wykazać dużą amortyzację, gdy mają duże przychody, aby zapłacić mniejszy podatek. W naszym przykładzie założymy, założymy jednak, że zarówno księgowi, jak i ekonomiści odpisaliby 100 tysięcy dolarów amortyzacji. Policzmy jeszcze raz nasz roczny zysk. Zysk księgowy i zysk ekonomiczny. Najpierw księgowy. Skopiuję i wkleję to wszystko. Kopiuj, wkleję to tu niżej. I wklej. W tej sytuacji nie musimy już płacić czynszu, bo zamiast dzierżawić lokal, kupiliśmy go. Można więc to usunąć. Koszt dzierżawy wynosi obecnie 0. Wynosi obecnie 0. Mamy jednak amortyzację. Napiszę to innym kolorem. Mamy jednak amortyzację w wysokości 100 tysięcy dolarów. Nie uwzględniamy tu kosztu alternatywnego kapitału, czyli potencjalnie to miał być koszt czyli potencjalnie większego zysku z innej inwestycji. Zatem nasz zysk brutto zysk brutto w ujęciu księgowym Zysk brutto w ujęciu księgowym wynosi… Wynosi ile? 500 odjąć 200 to 300, odjąć kolejne… Muszę tu uważać. Nasz zysk się zwiększył, bo czynsz wynosił 200, a amortyzacja tylko 100. A więc 500 odjąć 350, co daje nam zysk brutto w wysokości 150 000 dolarów. Wyszło tyle, bo czynsz był wysoki, zaś amortyzacja, oparta na zmianie wartości rynkowej, okazała się dużo mniejsza. Natomiast zysk ekonomiczny w poprzedniej kalkulacji wyszedł zerowy i prawidłowo, bo zysk ekonomiczny określa tylko, czy dany biznes ogólnie rzecz biorąc ma sens. Jeśli teraz go policzymy, i znów skopiuję to i wkleję. Skopiuję tylko ten fragment. Kopiuj i... W klej. Jeśli okaże się wyższy, dzięki temu, że kupiliśmy zamiast dzierżawić, to ekonomicznie był to lepszy wybór. Napiszmy rok drugi. Przepraszam, to wciąż rok pierwszy. Tylko teraz liczymy zysk ekonomiczny. Rok pierwszy. Żywność, to samo. Praca, to samo. Czynszu nie ma. Zaraz go usunę. Czynszu nie ma. Wynosi teraz 0. Kupiliśmy lokal, więc nie płacimy czynszu. To wszystko koszty jawne. Pieniądze odpływające z firmy, wypłacane innym podmiotom. Teraz wypiszmy koszty ukryte. Koszty ukryte. Mamy ten sam koszt ukryty, co poprzednio. Koszt utraconej pracy. Przestałem być lekarzem, aby prowadzić restaurację. Utraciłem zarobki w wysokości 150 tysięcy dolarów rocznie. 150 tysięcy. Utracone zarobki w wysokości 150 tysięcy dolarów. I teraz dochodzi do tego amortyzacja. Na purpurowo, bo to nowy element. Amortyzacja w wysokości 100 tysięcy dolarów. I oprócz tego mamy koszt alternatywny kapitału, czyli potencjalnie większy zysk z pieniędzy, za które kupiliśmy lokal. Napiszę w skrócie – OCC. Koszt alternatywny kapitału wynosi w tej sytuacji 5% z 2 milionów, czyli 100 tysięcy dolarów. Kolejne 100 tysięcy dolarów. W tak sporządzonej kalkulacji nie wydajemy 200 tysięcy na czynsz, ale pojawiły się nowe koszty ukryte, wynoszące 200 tysięcy, więc wychodzi na to samo. Tak jak w poprzedniej sytuacji, nasz zysk ekonomiczny wyniósłby minus 100 tysięcy dolarów, co oznacza stratę ekonomiczną w wysokości 100 tysięcy dolarów. To zysk ekonomiczny, a to oczywiście zysk księgowy. W tym odcinku chciałem pokazać, że zysk ekonomiczny nie rośnie, gdy zamienimy dzierżawę na zakup albo na odwrót, ponieważ bierze pod uwagę koszty alternatywne każdego z tych działań.